Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i słuchaczy na wróżbach Live. Cieszę się niezmiernie, że jesteście, że jesteście znowu ze mną, że jesteście obecni. I powróżymy sobie dzisiaj na Wasze tematy. Powróżymy sobie z kart Tarota i Lenormanda na sprawy, które Was nurtują, które Was zajmują, które być może nie dają Wam spokoju lub nie dają Wam spać. Poszukamy w kartach odpowiedzi, impulsów, inspiracji. Pamiętajcie, że karty, że wróżby to tylko Inspiracja to nie wyrocznia, którą musicie przestrzegać lub która musi się spełnić. Nie, to inspiracja, to impuls do przemyślenia spraw, do spojrzenia na sprawy z zupełnie innej perspektywy. Pamiętajcie, że karty mają Wam podać możliwe opcje rozwiązań możliwe opcje do przemyślenia. Byście zajęli się jeszcze raz tematem dogłębnie. Także, kochani, kupujcie znaczki. Wszystkie osoby ze znaczkiem będą obsłużone tutaj. Czyli powróżę wszystkim osobom, które kupią znaczki. Wiecie, kochani, że znaczki są w różnej cenie. Dlatego również nazywamy je wróżbami małymi. To jest do 10 zł. Wróżby średnie są do 20 zł. I wróżby duże są ponad 20 zł znaczek. Także zapraszam do kupna znaczka. Osoby bez znaczka nie będą niestety tutaj obsłużone, ponieważ musi być jakaś... Kategoria, jakaś sprawiedliwość, yy, też yy, dlatego proszę o pisanie krótkich pytań konkretnych z imionami partnera i z Waszymi imionami, z Waszym imioniem. Potrzebuję tylko Wasze imię i imię partnera oraz konkretne pytanie. Żadnych długich zdań nie piszcie, żadnych zdań przecinkowych. Żadnych opisów nie potrzebuję. Możecie również napisać, jaką talią chcecie, bym Wam powróżyła. Talią Tarota lub talią Lenormanda. W zależności, jakie talie preferujecie, jakie lubicie. Dobrze, kochani, więc cieszę się, że możemy w tej chwili zacząć. Witam, Bibiaczku, mam nadzieję, że jesteś już. I powiedz mi, kochana, czy mamy już jakieś znaczki i jakieś pytania. Dziękuję za Twoją pomoc, za to, że nas tutaj wspierasz, za to, że mi pomagasz. Dobrze. Dobrze. Czy Sławek chce wrócić? Chce wrócić do Magdy. Dobrze. Czy... Sławek chce wrócić do Magdy. Ok. Lenormand i Mała. Dobrze. Witam Cię, Magdusiu. No, mamy na moim kanale dwie Magdy, które są cały czas obecne. Więc mam nadzieję, że te dwie Magdusie są tutaj z nami. Witam Cię, Magdo, i zaczynamy. Lenormand. Dobrze, skup się Magduś na Sławku, myśl o nim i wizualizuj jego osobę, jego twarz, jego oczy, ale nic mi tutaj absolutnie nie sugeruj, ponieważ wiadomo, że Ty chcesz, żeby on wrócił, tak? Ale ja nie mogę się tym sugerować, tylko zobaczymy neutralnie, co wyjdzie.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 Maski, nie pamiętam już, co wyszło nam w, następny, w tamtym tygodniu, nie pamiętam. Ale Ty na pewno wiesz, Madziu, więc maski mówią o jego fałszywych zamiarach, fałszywych, ewentualnie nieszczerych, nie, nie do końca prawdomównych zamiarach. Nawet jeśli chce wrócić, kochana, o czym mówią tutaj, że... Ma jakieś głębsze uczucia, te karty. Właśnie mówią mówiąc, że ma głębsze uczucia do Ciebie, że chce porozmawiać, chce kontaktu. Ta rozmowa, nie daj Bóg, by się nie zakończyła kłótnią, sprzeczką, ponieważ jest jej nerwowa rozmowa, pełna frustracji, pełna jakichś wyrzutów czy wątpliwości. I on tutaj coś ukrywa. On coś przed Tobą ukrywa. On Ci nie mówi całej prawdy. Ta prawda... Jest zamknięta w tej księdze pod kluczem, nie wiem czy to widzisz, że ta księga ma tutaj pod kluczem zamknięte dużo spraw, tak? I ten klucz tutaj nie jest przy tej księdze, jest y, po prostu, nie wiem, nie, nie tutaj, więc tutaj są zamknięte w tej księdze różne sprawy, które on przed Tobą chowa, ukrywa. Dlatego nie jest on szczery, nawet jak będzie ta rozmowa, która mi tutaj wychodzi, tak? Będzie między Wami jakieś, no, jakaś komunikacja, rozmowa. To, yy, kochana, nie będzie to z jego strony zupełnie szczere. On będzie tutaj się kamuflował, ukrywał pod maską, czyli nie będzie pokazywał swoich szczerych planów i zamiarów, nie będzie pokazywał swoich uczuć lub swojej autentycznej twarzy. Tylko będzie coś grał, zagrywał yy, i kombinował, tak? Lub działa po prostu też na dwa fronty, na yy, dwie kobiety ma, tak? Yy, także tutaj uważaj, nie, nie bądź naiwna i nie ciesz się od razu, jak on tutaj napisze, że chce porozmawiać, tak? Że chce to wszystko wyjaśnić. Nie bądź yy, łatwowierna, nie bądź naiwna i pomyśl proszę Ciebie o mojej przestrodze. Że to nie jest do końca 100% wszystko takie szczere. Że jest tu jakiś ukryty fałsz, tak? Że będzie coś może mówił, tak? Że chce wrócić, że tęskni, że nie ma nikogo. Ale to nie jest do końca wszystko prawda. Dziękuję serdecznie, Magdo. I zapraszam następny znaczek. Dobrze. Co Jarek myśli? Co Jarek myśli teraz o Edycie? Co Jarek myśli teraz o Edycie? Dobrze. Już, kochana Edytko, patrzymy. Już, już, już patrzę, co Jarek myśli... Yy, tarot, OK. Co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Już, już, już, dobrze. Co Jarek myśli o Edycie? Powiedzcie, kochane karty Tarota, co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o edycie? Powiedzcie, kochane karty Tarota, co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Co Jarek myśli o Edycie? Tu jest jakiś trójkąt, Edytko. No, no, już, nam, no już nam znany trójkąt. Jest on y, w tej chwili pasywny. Karta wisielca. Y, to znaczy. On myśli, na pewno myśli, yy, po prostu zawieszony, pasywny, głową do góry, że Ty jesteś jakaś załamana, smutna, trójkąt, dwa razy trójkąt, kochana. Więc tak, tu mamy trójkąt, że on się fajnie bawi w trójkącie, że fajnie sobie to wszystko na lekko bierze, na radośnie, na... Nie chce się angażować, tylko widzisz tutaj taką atmosferę lekkości, taniec, zabawa, śpiew, muzyka. On sobie dobierze wszystko na luzie, nie chce się angażować, nie chce mieć konsekwencji, nie chce mieć wyrzutów, nie chce mieć jakichś y, poważnych rozmów na ten temat. On chce się bawić tym po prostu. Także tu mamy trójkąt i tu mamy trójkąt, że y, ten trójkąt jest też męczący. On też, y, jego to męczy nieraz, tak, ponieważ... Nie, nie czuje tutaj twojego szczęścia i też pewnie z tą inną partnerką nie ma stuprocentowego szczęścia on myśli również, że ty ty osobiście, konkretnie, Edytko jesteś tą sytuacją załamana dziesięć, nie, to jest nine, przepraszam, dziewięć dziewięć, yy, dziewięć yy, mieczy 9 mieczy, kochana, to Y, zmartwienia, smutki, które ty masz Negatywne podejście y, Niewiara w tę w relację, że coś się dobrze potoczy Rozwinie y, Sceptyzm, troski, źle śpisz Myślisz, y, zatraszczasz się Wpadasz w smutne chwile, płaczesz Także tutaj on wie o tym, że ciebie to jakoś załamuje tak Emocjonalnie i psychicznie Ten trójkąt właśnie, ten temat trójkąta Bo ten temat trójkąta tutaj Staje, znaczy to jest powodem Twojego właśnie nieszczęścia, smutku, żalu, rozpaczy, niespełnienia. Także on jest pasywny, nie podejmie żadnej w tej chwili konkretnej decyzji, tylko jest po prostu tutaj wisielcem, czyli pasywnie wisi myśli, owszem, myśli, ale myśli, myśli, myśli i nic tutaj z tego widzę Nie wynika, Ty chcesz, żeby on dawał i brał w, różnej, w równej mierze, żeby była równowaga, żeby była harmonia, natomiast czujesz się, że nie ma y, y, dawania i brania w równej mierze, że ty, ty osobiście dajesz więcej z siebie i tutaj Ty y, y, wiesz o tym, masz intuicję, ponieważ Ty pokazujesz mi się jako papieżyca jako kapłanka, ty masz dobrą intuicję i tą inteligencję w sobie, czy tą obserwację, że wiesz o tym, że on nie jest dojrzały do podjęcia poważnej, konkretnej decyzji, że on jest pasywny, że on owszem słucha to, co ty mówisz, ale nic sobie on z tego nie robi. Tak jakby wpuszczał jednym uchem i drugim uchem wypuszczał i zapominał o tej rozmowie. Natomiast ty się tym przejmujesz, ty czekasz, ty się tym zatraszczasz, a on sobie wpuszcza i wypuszcza. I lekko duch nie jest tutaj dojrzały do podjęcia poważnej, stabilnej decyzji. On nie jest w tej chwili tutaj w stanie podjąć. On tylko się przypatruje, namyśla, zamyśla, yy, analizuje, owszem, ale nic z tego nie wynika, o czym ty zresztą intuicyjnie wiesz. I on się tutaj chce tylko bawić w tym trójkącie. Lekko to traktować, klirtownie, zabawnie No a Ty znowu masz inną energię Ty masz energię ciężką, smutku Więc on o tym wie, o ty, on, on o tym bardzo dobrze wie, że Ty się tym zatraszczasz Ale pomimo to, pomimo to, że on o tym wie Jest tutaj on pasywny O czym też on wie, jest świadomy, że on jest pasywny, że on nie jest w stanie nie jest dojrzały podjąć jakiejś konkretnej tej zadawalającej Ciebie decyzji. Tylko, że on sobie tak bimba. Pomyśl sobie jeszcze, kochana, Ci coś powiem. Ta historia tej karty wisielca w, oryginalnym, w oryginalnej karcie Tarota to jest, że wisielec został powieszony, ponieważ był oszustem. Ja? Czyli był to oszust, kłamca, zdradziciel, nie wiem, y, jakiś y, nieprawy człowiek, y, który oszukał ludzi i za to on został powieszony. Tak naprawdę historia tej karty to jest y, oszust, który zdradza, który kłamie, który Ciebie naciąga, który Ciebie deprawuje, który Ciebie y, y, y, manipuluje i on sobie wisi i dynda i nic sobie z tego nie robi. On sobie nic z tego nie robi, on na to gwizdze i sobie po prostu dynda. I właśnie taka jest historia z prototypu tej karty. tak? I e, przemyśl sobie to, że ty się właśnie, to jesteście w takiej, w takiej jesteście relacji ze sobą. Ta, e, ta e, tutaj obrazowość tych dwóch kart pokazuje waszą relację. On sobie dynda oszukuje, manipuluje, powieszony został za swoje nieprawości, natomiast Ty się tym emocjonujesz, przejmujesz i wykańczasz. Ty się tym załamujesz, Ty czekasz, Ty marnujesz czas i życie. Więc taka jest Wasza relacja, taka dokładnie jak tutaj pokazana w tej historii, yy, która mi wyszła. Także pomyśl sobie zawsze o moich słowach, on sobie dynda i po prostu gwizdze. Na te rozmowy poważne, ponieważ on chce się bawić w trójkącie. Wino, muzyka, śpiew, taniec, lekkość, flirt, romansowość, romantyczność, romansowanie, afera. Takie coś mi tu wychodzi. Dziękuję serdecznie i zapraszam następny znaczek, kochani. Oczywiście powie, powiem Wam, kochani, że oczywiście takie wróżenie z kart nie jest... Y koncertem życzeń, tak jak kiedyś w polskiej telewizji, jak byłam jeszcze mała, był koncert życzeń, tylko to jest y, y, prawdziwa historia tutaj, którą mi pokazują karty, tak? I tak ja ją czytam, jak jakiś tekst z książki, tak? Więc dlatego mówię Wam szczerze takie odpowiedzi, no, których niestety nieraz może trudno Wam y, posłuchać, czy znieść y, w sercu, czy w duszy, ale tak Tutaj karty mi pokazują i to jest myślę, prawda, która płynie z, tej, z tych kart, tak? No ja ją muszę jakąś tą prawdę, czy tą historię przekazać Wam. Także no, nie załamujcie się, czy przemyślcie to jeszcze raz. Jutro będzie ten filmik na moim kanale. Przesłuchajcie sobie jeszcze raz i zobaczcie, kochani, co Tutaj naprawdę karty dobrze pokazują. Dobrze, następny znaczek, bibiaczku, proszę. Mały Lenomart, czy dojdzie do spotkania Magdy i Sławka? Czy dojdzie? Czy dojdzie do spotkania Magdy? I Sławka, no Magdo, bardzo chcesz się z nim spotkać, wiem o tym. Zapytajmy inaczej, prościej, ponieważ bardzo jakoś tak skomplikowanie czy Magda i Sławek spotkają się? To jest przecież o wiele prościej dla kart. Pomyślcie sobie, że karty to jak małe dzieci muszą mieć bardzo konkretne, jasne formułowania. Czyli, czy Magda i Sławek spotkają się znów? Lenomar, Lenormand. Le, przepraszam. Lenormand, ok, mała. Lenormand. Dobrze. Czyli są opóźnienia i komplikacje, Magdo. Tak jak ostatnio nam wyszło, prawda? Pamiętam, wyszła nam żmija. Opóźnienia, komplikacje. Jakieś tutaj problemy z tym spotkaniem. Zobaczymy, co teraz nam wyjdzie. Kochane karty, kochane karty, powiedzcie, czy dojdzie, czy, czy Magda i Sławek spotkają się znów? Czy Magda i Sławek spotkają się znów? Czy Magda spotka się ze Sławkiem?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 Myślę, że z jego strony są jeszcze bardzo jakieś tutaj zadry, blokady, by się spotkać. On jeszcze będzie blokował ten kontakt, ale w najbliższej przysz przyszłości, bo to są wróżby tak naprawdę na trzy miesiące, jest tutaj szczęście, jest wyjaśnienie spraw i spotkanie pod szczęśliwą gwiazdą i tylko cierpliwość, czas, tak? Czas pokaże, cierpliwości musisz mieć dużo, Przepraszam, nie widzisz, muszę do kamerki trzymać. Cierpliwości, musisz mieć dużo czas. Tutaj sam zadecyduje, kiedy będzie to spotkanie. Ale mamy kartę szczęścia, kartę wyjaśnienia spraw, kartę też, że spotkanie będzie, ponieważ jest szczęśliwa gwiazda. Tak? To jest odpowiedź tak. I tutaj, że musisz się wstrzymać, ponieważ czas sam tutaj to wszystko uregulować musi. I... Na razie, na dzień dzisiejszy, są jeszcze blokady, które nie puściły go. Sławek jest jeszcze w fazie blokady, w fazie jakiegoś, nie wiem, czy gniewa się, czy jest zadra jakaś. Tu się on jeszcze, y, czy, czy, czy, czy się jeszcze y, boryka, tak? Ale będzie to w najbliższych trzech miesiącach, czyli do trzech miesięcy, będzie tutaj Wasze spotkanie. Dziękuję. Na razie jednak nie czekaj, że to zdarzy się jutro, czy w tym tygodniu, czy w ten weekend, bo na pewno nie, bo są jeszcze tutaj no, strasznie ciężkie balasty i blokady. Dziękuję serdecznie i zapraszam na następny znaczek. Duża Lenar, Lenormand, czy Zdzisław odezwie się do Liliany. Ok. Czy Zdzisław? Zdzisław odezwie się do, Lili, do Liliany? Do Liliany. Ok. Duża Lenormand. Ok. Dobrze kochana, już zobaczmy sobie, czy Zdzisław odezwie się do Liliany. Witam kochana Liliano, mam nadzieję, że jesteś subskrybentką mojego kanału, jeśli nie, to proszę zasyp, skróbuj mój kanał szybciutko, naciśnij, u góry pod filmikiem subskrybuję i naciśnij dzwoneczek u góry. Zostań subskrybentką, jeśli ją jeszcze nie jesteś. Więc witam Cię serdecznie, Liliano, na moim kanale. Cieszę się, że jesteście online, kochane. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś jest Pan tutaj między nami. Jeśli Panowie jesteście, to proszę, zadawajcie również pytania. Przecież wiemy, że dla Panów jest też miłość ważna, nie tylko seks, prawda? Więc kochani, kochani mężczyźni, zadawajcie również pytania o Waszych partnerkach. Przecież ważne to jest to dla Was. Zapraszam Was. Dobrze, teraz Lilianko. Czy Zdzisław odezwie się do Liliany? Czy Zdzisław odezwie się do Liliany? Czy Zdzisław odezwie się do Liliany?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 Czy Zdzisław odezwie się do Liliany? Czy Zdzisław odezwie się do Liliany? No ty czekasz. Ty czekasz na kontakt. Ty chcesz spotkania. Lilianko, ty chcesz spotkania. Czekasz, aż on ciebie zaprosi na spotkanie. Ty chcesz spotkania randki. Lilianko, przykro mi to powiedzieć, kochana. Przykro mi to powiedzieć, ale... Jego wszelkie kontakty z tobą są fałszywe. Jego wszelkie kontakty, które były, które ty chcesz, będą fałszywe. On nie jest prawdomówny, on nie pokazuje tej swoich uczuć i swojej autentycznej twarzy. Te kontakty są zbudowane na jego yy, osobowości w masce, gdzie on jest nieszczery, nieprawdomówny być może, gdzie gra na dwa lub nawet trzy fronty gdzie maskuje swoje uczucia i on nie może się zdecydować, czy chce, czy nie chce. Ty chcesz spotkania, ty chcesz, żeby on przyjechał, czy przyszedł, czy skontaktował się, ty chcesz, ale nie dojdzie w następnych trzech miesiącach do tego spotkania. Zobacz, jest śmierć, nie odezwie się, ponieważ jest śmierć, coś się między wami zawaliło, zburzyło, nie wiem, są komplikacje, być może jest trójkąt lub yy, czwórkąt lub, lub jakieś inne komplikacje, gdzie on nie może znaleźć w tej chwili rozwiązania. I jest kosa, on przerwał, on przerwał tutaj te kontakty. Być może on Ciebie nawet zablokował, nie wiem, być może poraniliście się, zraniliście się, pokłóciliście się, czy były jakieś tutaj dylematy, on na razie przerywa to, kończy, nie chce kontaktu, odchodzi. W separacji, w izolacji yy, Chce mieć spokój yy, Jest tutaj w tej wieży Czyli odizolowany za, za murami Udaje, że nie ma czasu Że jest zajęty, że ma dużo pracy Że ma inne sprawy Być może nie odbiera od Ciebie telefonów Lub Ci w ogóle nie odpisuje Lub w ogóle zablokował Ciebie I nie chce on na razie Tutaj żadnych kontaktów z Tobą No jest śmierć Jest labirynt, jest kosa Jest wieża i jest fałsz, są maski, także jest za dużo negatywnych kart. Niestety na razie w następne trzy miesiące nie widzę, Julianko, by się on odezwał. Cała ta miłość, chęć spotkania, chęć kontaktu jest tutaj w Twoim sercu. Widzę to, jest tutaj w Twoim sercu. Ale u niego jest inaczej, on blokuje, on na razie nie chce, Skomplikowane to dla niego, nie wiem, nie wiem co jest skomplikowane, że to właśnie trójkąt, czy on ma inne zobowiązania, czy inną kobietę, tak? Natomiast y, on tutaj to urwał, przerwał. Kosa to jest szybka, szybkie zakończenie, blokada, zerwanie, ucięcie, które rani Ciebie oczywiście. Bardzo mi przykro. Taka historia mi wyszła. Na razie nie widzę, by się on odezwał. Ani nie ma jednej karty kontaktu, listu. Ciekawa jestem, no ale nie widzę tego w kartach, kochana Lilianko. Zapraszam Cię, Lilianko, na wróżby indywidualne do mnie. Napisz mi e-maila, to zobaczymy, wejdziemy w głęb problemów Waszych. I zobaczymy, co można zrobić. Zapraszam następny znaczek, kochani. Mała, Lenormand. Czy detlew? Okej. Detlew chce wrócić. Czy Detlew chce wrócić do.. Jeszcze raz poproszę. Bibiaczku, czy Detlef chce wrócić do Moniki? O, Monika jest znowu. Moniczko, dzień, dzień dobry, dobry wieczór. Czy Detlef chce wrócić do Moniki? Nie wiem, czy to ta sama Monika, bo Moniki i Magdy są często. <küh> Ale witam Cię, Moniczko. Lenormand mała. Ok, już bierzemy Lenormanda. Witam Moniczko, witam Was wszystkich, kochani moi. Postaram się teraz robić wróżby live regularnie. Jeśli Bibiaczek mi pomoże, to będziemy mogły robić co weekend. Oczywiście nie w każdy piątek, może i w sobotę, może i w niedzielę, w zależności od naszych zajęć. tak? Ale wspaniale byłoby, gdybyśmy robiły co weekend, byśmy po prostu się spotykali, byśmy byli na bieżąco, byście sobie powróżyli, byście y, byli y, na moim kanale po prostu, czego pragnę, co mnie inspiruje dobrze, teraz skupmy się Moniczko, skup się na detlewie skup się, y, y, zobacz wizu wizualizuj jego twarz, jego postać, tylko mi nic absolutnie nie podpowiadaj, nie sugeruj ja muszę być neutralna, przede wszystkim moje karty muszą być neutralne czy Detlef chce wrócić do Moniki? Powiedzcie, kochane karty, czy Detlef chce wrócić do Moniki? Powiedzcie, kochane karty, czy Detlef chce zwrócić do Moniki? Powiedzcie, kochane karty, czy Detlef chce wrócić do Moniki? Powiedzcie, kochane karty, czy Detlef chce wrócić do Moniki? Czy Detlef chce wrócić do Moniki? Powiedzcie, kochane karty, czy Detlef chce wrócić do Moniki? Czy Detlef chce wrócić do Moniki? Powiedzcie, kochane, karty. Tak, chce wrócić. Moniczko, chce wrócić do ciebie Detlef. Ale uważaj, żeby to tylko nie był seks. No chyba, że chcesz tylko seksu. Chyba, że chcesz tylko aferę czy przyjaźń plus, czy po prostu, nie wiem, tylko chcesz Detlewa na seks, ale Tutaj uważaj, żeby jeśli chcesz związku normalnego z Detlewem, żeby został on na dłużej, żeby się zakotwiczył, to uważaj, żeby nie było to tylko takie wyrafinowane, yy, że on sobie zadzwoni, przyjdzie na godzinkę, na dwie i tutaj będziesz miała seks i będziesz myślała, że tym seksem go tutaj przyciągniesz na stałe. No tak faceci nie myślą, więc uważaj, nie daj się tutaj zrobić bambuko, nie daj się wykorzystać, on będzie chciał kontakt, będzie chciał porozmawiać. Będzie chciał, nie wiem, czy zadzwonić, czy napisze i będzie tutaj, y, y, dojdzie do spotkania, doj, będzie chciał się spotkać. Będzie chciał znowu, by sprawy ułożyły się pozytywnie między Wami, tak? Ale uwaga, tak jak powiedziałam, żeby on nie wykorzystał tylko, tylko na skok w bok, na seksik, tak? Tutaj masz, że jeszcze sprawy między Wami się ułożą, wzrosną, wzmocnią się, uleczą, y, także, że do spotkania dojdzie, do rozmowy dojdzie i do y, y, po prostu uleczenia jakichś tutaj zadr, problemów, do wzmocnienia Waszej relacji. Także, y, tak, chcę wrócić do Ciebie. Tylko uważaj, żeby nie wrócił na seks. Na zasadzie seks z eks, tak? Pozdrawiam, Moniczko, zapraszam. I proszę na następne pytanie. Mała Lenormand. Czy Sławek tęskni za Magdą? Okej. Okay. Czy Sławek tęskni za Magdą? Magdusiu, szalejesz, widzę. No ten Sławek Ci nie może wyjść z główeczki. Zakochałaś się na cacy, kochana. Eee, dobrze, Lenormand znowu chcesz. Dobrze, już robimy Lenormanda, kochana. Czy Sławek tęskni za Magdą? No ciekawa jestem. Mała Lenormand. Czy Sławek tęskni?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 Sławek tęskni za Magdą. Popatrz, kochana, jak mi wyszło. Zobacz. Widzisz to samo, co ja? Powtarza się. Pamiętaj, że jak Ty powtarzasz, być może inaczej formułujesz, ale jak powtarzasz, w pewnym sensie swoje pytania, również karty będą powtarzać się. Sławek ma blokady. Sławek ma balasty związane z tą relacją. Sławek jest na razie zablokowany na uczucia, emocje, na jakieś, nie wiem, ruchy, na to, żeby zadzwonić, czy wrócić, czy napisać. Owszem, myśli. Myśli o tobie, o tym, że ty chcesz coś stabilnego i czy z tego mogłoby być coś stabilnego, jakaś relacja stabilna, gdzie on by mógł zostać na stałe. Ale on twierdzi, że czas musi pokazać i że czas musi wyleczyć rany, że czas musi wyleczyć jego blokady, że czas pokaże. Nie widzę karty tęsknoty, ale widzę tego, że on myśli. Widzę to, że on myśli o tobie, jako o partnerce na stały, stabilny związek i on tęskni być może za tym stabilnym związkiem z tobą, ale pomimo to jest tutaj jakiś uparty, zablokowany i jeszcze potrzebuje czasu, jeszcze potrzebuje czasu, karta czasu, karta zegara. Jeszcze musisz być wytrwała, on musi sam jakby stopić swoje blokady. Ale myśli, myśli, myśli, myśli o tym, że jesteś być może tą jedyną, dobrą, znakomitą partnerką na stabilny związek, gdzie on by mógł zostać. Tęsknoty, tak szczerze mówiąc, nie widzę, ale być może tęsknota za, tym, za tą stabilizacją z Tobą, jeśli to się jakoś ułożyłoby tak między Wami. Ok, dziękuję serdecznie i zapraszam na następny znaczek. Mały Tarot. Czy Sławek zawalczy o Magdę. <grybujesz> Okej. Okay. Czy zawalczy jak rycerz o Magdę. No to Tarot. Rzeczywiście dobrze wybrałaś, kochanie. Ponieważ Tarot, no zobaczymy, co Tarot nam pokaże. Rzeczywiście tutaj potrzebujemy rycerza, który zawalczy. Jeśli nam wypadnie, kochanie, rycerz, no to zawalczy. Jeśli wypadną nam buławy, no to zawalczy. Zobaczymy, co nam, kochanie, wypadnie.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 Kochankowie, dwa, znaczy nie, to są dwa kielichy, przepraszam, czyli to karta też ko, takich kochanków, yy, yy, miłosnej afery, miłosnego romansu, dwóch zakochanych, dwa kielichy, także tutaj kochankowie, yy, dziewięć buław, ma on, no niestety te dziewięć buław to jest akurat, że on ma lęk, że ma lęk przed nową yy, jakąś kłótnią między Wami, sprzeczką przed nową, jak to się mówi, ferlecą jak to się mówi po polsku, żebyś go nie zraniła, żeby ta relacja go nie zraniła, żebyś Ty go nie zraniła. Czuje się on zagrożony przez tą relację i przez Ciebie, boi się odezwać, boi się na razie walczyć, jakby broni się tym, że się zablokował, to on się tym broni, to jest jego pozycja obronna. Na tej karcie dziewięć y, buław mamy pozycję obronną wojownika, który się tu obwarował i y, po prostu y, boi się, y, tylko się jakby tutaj chce y, ochronić, ochronić, obronić. Chce się murem, jakby tymi buławami, te, te buławy to on zbudował sobie jako mur obronny. I że, się boi po prostu on napastnika i wroga. Czyli tutaj on na razie nie działa, nie zawalczy, tylko się boi przed nowym jakby te, jakimś obrażeniem, nowym yy, zagrożeniem z Twojej strony, czy z, ze strony tej yy, relacji, ponieważ się ciągle krzywdziliście, czy nie wiem, kłóciliście, czy obrażaliście, czy, czy mieliście jakieś tu problematyki. No i ma lęk teraz, dlatego tutaj widzisz, wychodziły nam te skały, blokady i balast, pamiętasz? I tutaj wychodzi jego lęk. Jego pozycja wojownika obronna. I zobaczmy dalej. Ta relacja jakby go tutaj yy, yy, yy, raniła. I tutaj mamy osiem monet. 8 monet to jest bardzo długi czas. Nawet do 8 miesięcy. Że on potrzebuje czasu, by wyjść z tych blokad, z tych lęków. się jego lęki, jakieś zagrożenie poprzez Ciebie, poprzez tą relację. Yy. Do 8 miesięcy, albo maksymalnie do 8 miesięcy, on musi sam wyjść z tych blokad, z tych lęków swoich, i wtedy być może tutaj zawalczy jakieś na, na, na Chrysztyn, czyli jakieś y, te wiadomości wyśle, y, będzie chciał później y, te problemy jakby y, pokonać, po, pozytywnie się pokazać. Chce, będzie chciał tutaj Ciebie znowu adorować, będzie chciał Ci wysyłać pozytywne tutaj jakieś wiadomości, jakieś być może, no nie wiem, znowu będzie chciał romansu, bo tu mamy tych, tą kartę romansów, tak? Więc tutaj, kochana, będzie, będzie walczył, owszem, będzie walczył, bo mamy tutaj sześć buław, będzie walczył, ale na razie jest w w dziewiątce buław, czyli w blokadzie, w lęku. I te jego lęki, blokady, czy, czy nie wiem, jakieś problemy, które on ma sam ze sobą, może emocjonalno-psychiczne, muszą do maksymalnie ośmiu miesięcy yy, yy, yy, jakby się ulotnić. On musi też nad sobą dużo pracować. Też wy musicie pracować nad dobrym kontaktem ze sobą, żeby on znowu po prostu za, zaufał, czy wyszedł z tej swojej jaskini, skorupy. Bo się strasznie facet zablokował, widzę. No nie wiem, coś się musiało między wami strasznego wydarzyć. Czy, yy, czy on jest, ma zobowiązania, widzę może inne, gdzie on nie chce podjąć na razie żadnej konkretnej decyzji, tylko chce to traktować jako romans, bo to jest tak, tak naprawdę to jest karta flirtów romansów. Ale będzie chciał on się pogodzić. Będzie chciał zawalczyć, bo to też jest karta dalszego. Romansu, pogodzenia się Jakby y, przyjścia do siebie Tak? Zrobienia kroku do siebie Także będzie on chciał Zawalczyć Ale to długo potrwa jeszcze, widzę, kochana Ale to polega na tym, że on ma Takie blokady i lęki Czy jakieś problemy wręcz Czy no, jakieś inne zobowiązania Inną partnerkę, rodzinę tak? To polega na tym, że on On ma blokady i się boi Dziękuję serdecznie i zapraszam następny znaczek, kochani. Biwiaczku. Mała Lenoma, czy Mariusz... Dobrze, jeszcze raz proszę. Czy Mariusz... Czy Mariusz pójdzie na wesele z Magdą? Czy Mariusz pójdzie na wesele... Z Magdą. O, to inna Magda. Cześć, Magda. Druga Magda. Druga Magda, bo jedna Magda jest ze Sławkiem, a druga Magda jest z Mariuszem. Mała Lenormand. Ok, Lenormand. Mm, już się przejązycza. Dobrze, mieliśmy już to pytanie. I wyszła mi tendencja wtedy, że nie pójdzie, pamiętam. Że nie pójdzie, bo ma jakieś obawy. No i jak widzimy, na razie przez ten tydzień się nic nie wydarzyło w tej kwestii. Ciekawe, Magdusiu, czy, za, czy wysłałaś mu zaproszenie, tak jak Ci mówiłam? Czy wysłałaś mu jeszcze raz lub czy powiedziałaś mu konkretnie czarno na białym, yy, kiedy, gdzie, i jak, o której godzinie jest to wesele i że chcesz, by poszedł z Tobą? Czy obwieściłaś mu to bardzo konkretnie? Aha. Aha, to czyli dwóch masz facetów, Magdo? Wow, no to dobrze ci. Znaczy niby masz, ale nie masz, no. Bo ciągle ci faceci jacyś blok zablokowani. A mówiłam, że jest y, trójkąt lub czwórkąt. Mówiłam o tym, kochana. Mówiłam, że widzę trójkąt lub czwórkąt. No to teraz mamy to właśnie. No dobrze, zobaczmy. <coughs> Przepraszam. Czy Mariusz...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 Zobacz, dwie kobiety mi się tutaj pokazały. Mariusz ma jakąś inną kobietę. Ty jesteś tą kobietą, osobą pytającą. I tu jest jeszcze jakaś seksualna bardzo kobieta, czyli nie wiem, ma jakiś seks z inną, czy gdzieś ma jakąś inną jeszcze kobietę. Są dwie kobiety i on się dlatego blo blokuje i boryka i tak naprawdę odpowiedź nie. Nie chce on z tobą pójść na to wesele, ponieważ on się tu blokuje i nie odpisuje, ci nie odpowiada na to pytanie, na to zaproszenie ani go to ziębie, ani grzeje widzę, ponieważ się schował jakby do mysiej dziury obwarował się murami wieży ogromnej i nie odpisuje ci w ogóle konkretnie na to pytanie czy pójdziesz ze mną na wesele mojej siostry on unika tego on blokuje to, on nie chce ty go zaprosiłaś, zobacz zaproszenie leży, wiadomość, zaproszenie ty go zaprosiłaś i czekasz, patrzysz tutaj, co on ci odpowie, bo ty wysłałaś zaproszenie, powiedziałaś mu, zaprosiłaś wyraźnie, a on i ty czekasz, czekasz, patrzysz, patrzysz, co on zrobi, jak on zareaguje. Natomiast on się chowa, odwraca, blokuje, zbudował mur i nic nie odpowiada, ponieważ yy, problemem jest tutaj w tej sprawie, że on nie chce się z tobą pokazywać inna kobieta. Nie wiem, czy wiesz o innej kobiecie, ale jest, istnieje inna kobieta, która tutaj przeszkadza w tej sprawie. Dziękuję, kochana. Zastanów się, czy warto go zapraszać, jeśli on się seksuje z inną kobietą, bo ta kobieta mi wyszła bardzo seksualnie. Także zastanów się, czy chcesz się z kimś takim pokazywać, jeśli on już działa tutaj na inny front z inną kobietą. Zapraszam następny znaczek. Następną osobę, przepraszam. Znaczek to tylko y, jest po prostu y, mój y, slogan do bibiaczka. Mała, Lenor. Czy Daria będzie wygrywać w zabodach jeździeckich? Nie czy będzie, czy, czy, czy wygra po prostu. Czy Daria... Nie takie długie, proszę, nieskomplikowane zadań, y, pisać zdania. Absolutnie. Czy Daria wygra... W czasie przyszłym, po prostu, czy Daria wygra w zawodach, proszę jeszcze raz, w zawodach, w zawodach jeździeckich to było, tak? Czy Daria wygra w zawodach jeździeckich, ok, jeździeckich, ok, czy Daria wygra w zawodach jeździeckich, ok. Czy Daria, witam Cię kochana Dario. Mała Lenormand, ok. Mała Lenormand, dobra, już robimy. Ops, przepraszam bardzo, bo ja sobie tutaj te karty oczyszczam. Witam Cię, kochana Dario. Jakie to są zawody jeździeckie? Na koniach czy na nartach? Bo już nie wiem. Nie wiem, jak to zrozumieć. Napisz, Dario, króciutko. Żadnych opisów, tylko krótko. Są to jakieś jeździeckie na koniach? Na koniach, ok, ok, na koniach. Czy Daria wygra? Witam Cię, Dario. Yy, zasubskrybuj mój kanał, jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentką, kochanie. Yy, naciśnij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry i zostań z nami, kochana, żebyś dostawała od YouTube'a powiadomienia o wszystkich wróżbach live, o wszystkich premierkach z wróżbami, o wszystkich horoskopach, rytuałach. Także zostań moją subskrybentką, zostań subskrybentką mojego kanału. Jeśli jeszcze nią nie jesteś, ale mam nadzieję, że nią jesteś. Dobrze Dario, skup się na tych zawodach. Kiedy są te zawody, kochana? Napisz mi datę. Napisz mi datę, kiedy są te zawody jeździeckie na koniach. Kiedy są te? Kiedy odbędą się te zawody? Dario, kiedy odbędą się te zawody? Do trzech miesięcy. Nie wiadomo kiedy. Ok. Dobrze. Do trzech miesięcy. No dobrze. Do trzech miesięcy są moje również wróżby. Także to pasuje. Jakiś mężczyzna jest ważną postacią, widzę, jeśli chodzi o te zawody, jakiś mężczyzna tutaj ma do decydowania, nie wiem, czy to jest Twój trener, czy to Twój szef, czy to i tutaj yy, w dwie strony może to pójść, wygra, nie wygra, no dobrze, no to, to to nie jest jeszcze odpowiedź i tutaj masz jeszcze porozmawiać z kimś, z tym mężczyzną oczywiście. Tu ważne są jeszcze rozmowy o tych zawodach jeździeckich z, jakąś z jakimś mężczyzną. Ważne rozmowy, które będą tutaj, owszem, nerwowe, będą Cię być może frustrować, w jakimś sensie stresować. Także uważaj, żebyś nie dała się tutaj, nie wiem, czy sprowokować, czy zdenerwować, czy yy, żebyście się czasem nie pokłócili, ale jakiś mężczyzna, nie wiem kto to, napisz mi, kto to jest tutaj bardzo ważną postacią? Myślę, że to jest Twój trener. I tutaj masz z nim porozmawiać jeszcze, być może, że potrzebujesz więcej y, treningu, więcej y, jakby y, tutaj wiadomości o tych zawodach jeździeckich, więcej wskazówek, więcej uwag jakichś cennych, tak? I tutaj kochana też myślę, że chodzi o pieniądze. Lub, powiem tak się wychylę troszeczkę, że chodzi być może o uczucia do tego mężczyzny. Są takie dwie różne tutaj tematyki. Albo o duże pieniądze, jeśli wygrasz, na których Ci zależy. Albo o pieniądze, że musisz jeszcze zainwestować w treningi, które być może kosztują pieniądze. Musiałabyś tu jeszcze zainwestować. Jest to jakaś inwestycja tutaj i porozmawiać, zainwestować i za, porozmawiać z tym trenerem, czy z tym mężczyzną, który tutaj jest bardzo dużym, y, nie wiem, jakimś ważną osobą, być może decydującą osobą, y, nie wiem, czy Ty musisz płacić za te treningi, bo tu sprawa pieniędzy, czy tu są, wchodzą w grę jakieś uczucia też, czy Ty jesteś za emocjonalna do tego wszystkiego i się trochę stresujesz, widzę, ale czy wygrasz, kochana? Nie widzę jeszcze tej wygranej. Powiem Ci szczerze, no nie chcę kłamać, nie chcę zgadywać, nie chcę naciągać. Na dwoje babka wróżyła tutaj jeszcze jest. Są jakieś komplikacje, są jakieś potrzebne rozmowy, jest tutaj akcja potrzebna, czyli więcej treningów. Nie widzę tej wygranej na dzień dzisiejszy. Nie widzę tego. Nie widzę jeszcze tego. Widzę, że musisz rozmawiać, że musisz tu jeszcze coś uzgadniać, że potrzebujesz jeszcze wskazówek, czy tip, jak to się mówi po polsku, rad, tak, rad, rady, rady, porady, wskazówki, mądrych rozmów, żeby Ci coś on podpowiedział, czy... No i tutaj, nie wiem, albo emocje, albo pieniądze grają dużą rolę. Także napisz mi, kim jest ten mężczyzna, czy to Twój trener? Ale nie widzę tutaj wygranej jeszcze, kochana. Przykro mi, ale nie widzę wygranej. Nie widzę. Nie widzę. Ale trzy miesiące, które są przed Tobą, są bardzo ważne. Musisz zainwestować jeszcze w siebie. Musisz dostać jakieś bardzo ważne wskazówki. Trener, no widzisz, kochana, a czy jesteś zakochana w tym trenerze? Lub czy kosztują Cię dużo te, te treningi? Lub czy kosztuje Cię dużo branie udziału w zawodach? Jest to finansowo drogie? Bo ja nie mam pojęcia oczywiście o takich zawodach jeździeckich, ale coś mi tutaj sugerują karty, że jakieś finanse, czy jakieś emocje do tego trenera. Dziś ko dużo kosztują treningi. No tak. Bibiaczku, a Ty wiesz o tym. Bardzo dużo treningi kosztują. OK. Dario, płacisz za te treningi? Czy jak to jest? Czy masz sponsora? Tak. Mhm. No to chodzą, chodzi tu o kasę, o pieniądze jakieś. Ale nie wiem, czy jesteś może też do tego, bo emocje też są jakieś. Nie widzę tej wygranej, kochana. Potrzebujesz jeszcze treningów, potrzebujesz wskazówek, potrzebujesz mądrych rad. No już nie będę się powtarzać. Ok, następne. Yy, taro, finanse Artura do trzech miesięcy. Dobra. Finanse, finanse Artura do trzech miesięcy. Miesięcy. Dobra. Zaraz. Proszę jeszcze powtórzyć. Bibiaczek M, Taro. Finanse Artura do trzech miesięcy. Dobrze. Mała taro, okej. Okay. <śmiech> Dobra. Pytamy, kochani, jak rozwiną się finanse Artura do trzech miesięcy? Dobrze, jakiś nerwowy temat chyba, ponieważ mi coś tu już karty wypadły całe. No dobrze, zobaczymy. Jak rozwiną się finanse Artura do trzech miesięcy? Jaka będzie sytuacja finansowa Artura do trzech miesięcy? Jaka będzie sytuacja finansowa Artura w następne trzy miesiące? Jaka będzie sytuacja finansowa Artura w następne trzy miesiące?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 Następne trzy miesiące, jaka będzie sytuacja. Dobra. No tutaj on jest finansowo jakiś załamany, spłukany, yy, nie wiem, złą sytuację, ma, nie widzi szansy w ogóle, żeby się ta sytuacja polepszyła, cztery kielichy. No, cztery kielichy to rezygnacja, pasywność, yy, yy, wspominanie jakby przeszłości. Yy, cztery, yy, cztery kielichy. Cztery kielichy, kochana, to jego pasywność też w zarabianiu pieniędzy. Nic nie robi, tylko myśli, myśli, myśli, jest smutny, jest rozczarowany, jest załamany, jest w, yy, w apatycznej sytuacji, jest samotny. Nie umie podjąć wyboru, stratę, ma straty finansowe, straty finansowe i nie widzi wyjścia z sytuacji, straty finansowe i e, nie widzi jakby szansy innej, którą tutaj mu los podsuwa pod nos. Jest pasywny, też nic nie robi, by e, zmienić swoją sytuację finansową. Nie wiem, czy on musi płacić na dziecko jakieś alimenty, czy musi płacić na jakąś kobietę, na, jakąś, na jakieś dziecko, bo tutaj pokazuje mi się kobieta ciężarna dziecko, czy tutaj ma jakieś właśnie wydatki duże związane z... Tutaj mam dwie kobiety, dwie kobiety, które być może finansowo go tutaj, nie wiem, czy pociągają do odpowiedzialności, czy ruinują, czy... On ma zobowiązania finansowe w stosunku do dwóch aż kobiet i być może jedna z tych kobiet jest matką jego dziecka lub jedna z tych kobiet jest w ciąży lub ma z nim dziecko, gdzie pociągają go do odpowiedzialności, gdzie on ma zobowiązania. Tutaj jedna jest w nim zakochana, druga po prostu tutaj ciągnie go, ponieważ jest w ciąży, czy ma dzieci z nim, czy dziecko, y czy tutaj y po prostu no sprawy y, y, ślubu, żony, małżeństwa, długów, jakiś, nie wiem, tak, ma duże wydatki na dziecko, właśnie. Więc y, y, tutaj ta kobieta y, cesarzowa y, y, w ciąży, widzicie, czyli tu sprawy dziecka, sprawy rodziny, tak, ponieważ jest ślub, czyli facet jest, nie wiem, albo żonaty, albo z kimś, w jakimś związku właśnie z dziećmi, dzieckiem. tutaj y, ta osoba go pociąga do odpowiedzialności, pociąga go, ciągnie go po prostu za, za kasę, tak, chce pieniędzy, chce coraz więcej pieniędzy, żąda wręcz pieniędzy. No i on tutaj jest jakiś załamany, nie wiem, zadłużony, zrezygnowany, nie widzi szansy wyjścia z tych długów czy z problemów finansowych. I tu jakaś inna jeszcze kobieta, królowa kielichów, która jest w nim zakochana. Też być może, nie wiem, albo obserwuje tą jego sytuację złą, finansową. No, suma summarum, finanse Artura do trzech miesięcy są tutaj mizerne, mizerne. Dużo, nie wiem, czy dużo zobowiązań finansowych, dużo długów, czy dużo problemów finansowych, z których on nie może wyjść, ponieważ jest w apatii i nie widzi żadnej szansy żeby wyjść z tej apatii finansowej, z tych problemów finansowych. Jakby te finansowe problemy go przerastały. I on jest tutaj smutny, załamany, zrezygnowany, rozczarowany, apatyczny wręcz. I bez ruchu, bez akcji, tak? Jeśli macie problemy finansowe, potrzeba akcji, żeby wyjść. Znaczy akcji, w sensie trzeba ruch. Trzeba się ruszać, trzeba, yy, nie wiem, szukać dodatkowej pracy, czy szukać nowej pracy, czy szukać różnych pomysłów, jak tu zarobić pieniądze, ale on tutaj nic nie robi. Nic. Tylko jest depresyjny, załamany. Także bardzo ciężka tutaj raczej jego sytuacja finansowa, pokazuje mi się. Dziękuję i... Czyli jakby kobieta z niego zdzierała bardzo dużo pieniędzy, widzę. Pod pretekstem może właśnie dziecka, wydatki na dziecka, na dziecko. Czy Artur będzie jeszcze w związku? Okej, okay. no to się rozwiódł, widać tutaj, tutaj. Kobieta, z którą on był w związku, od niego czerpie tą kasę. Chce kasy, coraz więcej, jakby doi go wręcz z tej kasy. Jeśli mają dziecko razem. Dobrze, proszę jeszcze raz. Czy Artur będzie, mała Lenormand, będzie znów w związku? Powtórz jeszcze, Bibiaczku. Czy Artur będzie jeszcze w związku? Ale jeszcze w związku, czy znów w związku? Nie rozumiem kontekstu po polsku. Jeszcze w tym związku, w którym jest, czy znów w nowym, innym związku? O co chodzi? Nie rozumiem pytania. Jest dwuznacznie, yy, dwuznacznie sformułowane. W nowym. Ok. Dobrze. Dobrze, już sprawdzamy, czyli znów w nowym związku. Dobrze. W nowym związku, okej. Okay. Lenormand, mała, okej. Okay. Czy Artur będzie znów w nowym związku? Czy Artur będzie znów w nowym związku? Czy Artur będzie znów w nowym związku? Czy Artur będzie w nowym związku? Czy Artur będzie w nowym związku? Czy Artur będzie w nowym związku? Czy Artur będzie w nowym związku? Powiedzcie karty. Czy Artur będzie w nowym związku? Czy Artur będzie w nowym związku? No, była jakaś królowa kielichów u Artura, zakochana jakaś babka w nim. Czy Artur będzie w Nowym Związku? Czy Artur będzie w Nowym Związku? Czy Artur będzie w Nowym Związku? Tak. Będzie w Nowym Związku. Tak. Ale są straty, szczury, jego lęki. On ma straszne lęki. On jest w apatii lub w depresji. On jest w problemach finansowych, ale nie tylko finansowych, również emocjonalnych. On ma lęki, to on blokuje ten związek, ponieważ mamy królową kielichów, która jest w nim zakochana. Wyszły mi dwie kobiety. Matka jego dziecka i nowa królowa kielichów w nim zakochana. Są dwie kobiety w jego życiu. Natomiast on blokuje nowy związek, on się boi, są szczury, on ma straty. Szczury to straty pasożyty, on ma straty finansowe, on ma długi czy jakieś problemy i on się boi wejść w ten związek. Niemniej jednak on będzie w tym związku nowym, tylko on potrzebuje czasu, ponieważ on jest w depresji, apatii lub po prostu ma mnóstwo problemów na głowie. I jest jeszcze w dodatku pasywny, nic nie robi, by to zmienić. Więc będzie, ponieważ tu jest karta yy, no piękna na tak. Czyli jakby wyjaśnią się te problemy, być może za cztery tygodnie, za miesiąc, plus minus oczywiście, proszę nie czekać z kalendarzem w ręku, tylko plus minus, miesiąc czasu mogą się te problemy później, w drugim, trzecim miesiącu, powolutku, powolutku, powolutku klarować i wyjaśnić. Poprzez rozmowy, poprzez zaproszenie na randkę tej nowej kobiety. I tutaj powolutku, jakby żółwiowym tempem może się coś wydarzyć. On jeszcze miesiąc, plus minus oczywiście, ponieważ czas w tarocie i w kartach jest relatywny, ale plus minus miesiąc czasu jeszcze będzie w tej swojej apatii, depresji, problemach, które przerastają go, ale później powolutku będzie się z tego wyłaniał, wychodził, zrobił jakiś kroczek, tak, Mały, malutkie kroczki będzie robił tutaj. No teraz jeszcze ma straszne lęki, straszne problemy, straszne straty. Ale później powolutku będzie się znowu coś wykluwało. I będzie później po dwóch, yy, trzech miesiącach możliwe, że on będzie w związku z tą królową kielichów, która się w nim zakochała. On ma jakąś kobietę, jakąś opcję, która jest w nim zakochana. Ma, tylko on, on blokuje, on jest tym problemem. Dobrze. Nie ma więcej pytań, Bibiaczku? Nie ma więcej już znaczków, kochani? Dobrze, więc, Bibiaczku, jeśli mówisz, że nie ma już więcej znaczków, to powolutku, kochani, zakończmy. Dziękuję wszystkim, którzy kupili znaczki. Dziękuję tutaj, kochani, dobrze. No, Magdzie... Edytce. E, dziękuję Edytce, dziękuję Dari, e, dziękuję również e, Marcie, dziękuję e, tutaj Lilianie, Monice, no i te pytania o Arturze nie wiem kto zadawał, no bo to było tylko o Arturze, prawda? E, więc e, dziękuję wszystkim osobom, którzy kupili znaczki Tym wspieracie mój kanał, kochani, żeby się rozrastał e, Zasubskrybujcie mój kanał Piszcie komentarze, lajkujcie To wszystko jest ważne dla mnie Żebym ja była zmotywowana, zainspirowana Wami Żeby mi się chciało No bo teraz nieraz będzie na pewno szaro, ponuro, buro Jesiennie, deszczowo i wtedy muszę mieć Waszą energię, Waszą inspirację, bym nagrywała i cieszę się, że jesteście. Kochani, żegnam się z Wami magicznie i zapraszam Was już jutro na lustro. Jutro jest sobota i zapraszam Was wszystkich na lustro. Dla wszystkich zakochanych, z kontaktem lub bez kontaktu, na mój kanał. Dziękuję, Bibiaczku, za Twoją wspaniałą, cudowną, niezbędną pomoc. I do usłyszenia już jutro na lustrze, na moim kanale. Cześć, papa, papatki i buziaczki. Pięknego weekendu.